Jest to przejażdżka Po dłuższej przerwie Od zdania egzaminu Około dwumiesięcznej Z Pewne rzeczy sobie musimy przypomnieć Ale jest to kwestia Wyłącznie rozjeżdżenia Skręcił w lewo Bardzo ładnie zjechał do prawej I przemieszczamy się Ulicą Nowodworską na skrzyżowaniu skręcamy w prawo następnie będziemy skręcać w lewo możemy zająć zarówno lewy jak i prawy pas ruchu zdecydowanie z prawego skręcając w lewo będzie nam wygodniej bo tu już zjeżdżamy do prawej strony bo na skrzyżowaniu będziemy jechać w prawo jak najbliżej prawej krawędzi aby sobie zablokować ten prawoskręt aby żaden inny uczestnik ruchu nie mógł nam wjechać w nasz tor jazdy Mamy ustąp, po lewej stronie droga główna I jedziemy prosto Stakadą w tej chwili Prędkość 70-80 km na godzinę Bardzo dynamicznie się Darek przemieszcza naprawdę dobrej, prostej. Fajny asfalt. Można sobie pozwolić 92 na godzinę. Tutaj już troszeczkę zwalniamy. Otocyk wyposażony jest, w silnik o mocy prawie 80 koni mechanicznych, więc naprawdę jest czym pojechać, jest, można docisnąć i przy takich warunkach atmosferycznych jest naprawdę przyjemność z jazdy jak widzisz można nawet w grudniu mieć przyjemność z jazdy motocykl Będziemy się teraz na skrzyżowanie przemieszczać prosto.